Mamy obliczyć wartość x w równaniu. 1 równa się pierwiastek arytmetyczny, czyli dodatni pierwiastek z x, podzielić przez 3-2. odjąć 2. Najprościej wyizolować pierwiastek i podnieść obie strony do kwadratu, co powinno nam dać wartość x. To dość łatwe, ale czasem okazuje się, że x ma więcej niż jedną wartość, więc zawsze dobrze jest na koniec sprawdzić każdą wartość w równaniu. W innych prezentacjach wyjaśniam, dlaczego czasem uzyskuje się błędny wynik. Lecz to zadanie jest łatwe. Najpierw pozbądźmy się tego minus 2. Do obu stron dodajmy 2. Dodajemy 2 do każdej strony równania. Po stronie lewej, 1 plus 2 to 3, równa się minus 2 i plus 2 się zerują, więc mamy… pierwiastek z x dzielony przez 3. Teraz obie strony pomnożmy przez 3. Gdy obie strony pomnożymy przez 3, otrzymamy 9 równa się pierwiastek kwadratowy z x. 9 równa się pierwiastek kwadratowy z x. A teraz obie strony równania podnieśmy do kwadratu. Obie strony podnosimy do kwadratu. Gdy to zrobimy, otrzymamy… 81 równa się… x. Skoro mamy wynik, to sprawdźmy, czy jest dobrym rozwiązaniem. Podstawmy tę wartość do prawej strony równania i sprawdźmy, czy uzyskamy 1. Pierwiastek kwadratowy z 81… Tyle wynosi nasz x. Podzielić przez 3… 81 wziął się stąd. Odjąć 2. Ile to jest? Pierwiastek z 81 to pierwiastek arytmetyczny, dodatni. A dodatni wynik tego pierwiastka to 9. 9 dzielone przez 3 odjąć 2. 9 dzielone przez 3 to 3, a 3 odjąć 2 to faktycznie 1. Czyli dla x równego 81 to równanie z pierwiastkiem jest spełnione.